Witajcie, dzisiaj będę nagrywał pulpit. Zrobię to, jeśli kliknę tutaj Przechwyć. Mogę też kliknąć ten zielony prostokąt, rozwijając listę i wybierając listy Przechwyć. Wpisujemy najpierw nazwę projektu. Może być nazwa domyślna projekty. Zapisujemy tradycyjnie w dokumentach. Jeśli ktoś chce zapisać gdzie indziej, to pika przeglądaj. Mamy tutaj cztery profile przechwytywania. Jeśli kliknę w plusik, to utworzę nowy profil przechwytywania. Jeśli kliknę w to miejsce, to edytuję zaznaczony profil przechwytywania jeśli kliknę w minus to usuwam zaznaczony profil przechwytywania mogę przesunąć zaznaczony profil przechwytywania na sam dół niżej dlatego klikam na strzałkę jeśli chcę zresetować wszystkie profile przechwytywania klikam w to Miejsc. Klikam teraz OK Mamy tutaj nowe okienko I tutaj możemy przechwycić pełny ekran Wtedy klikamy pełny ekran Mogę też przechwycić obszar dowolny Dlatego klikam to miejsce Jeśli wybiorę inną rozdzielczość, na przykład 400 razy 300 i przesunę w odpowiednie miejsce ten czworokąt, to mogę nagrywać fragment ekranu. Mogę też rozszerzać prostokąt prawo, w lewo lub w górę i dół. Wtedy rozmiary mi się zmieniają w tych miejsca. Ja wybiorę sobie HD. Możemy zablokować do aplikacji, jeśli chcemy. Możemy sobie tak ustawić, jak ja teraz ustawiłem, do rozmiaru notatnika. Mogę też tutaj, klikając, dostosuj dodać swój rozmiar do nagrywania fragmentu ekranu, wpisując nazwę i tutaj ustalając rozmiary. Wtedy klikamy OK. Jeśli kliknę tutaj, mogę też wybrać, no tak, bo akurat taki mam program otwarty, ja jednak wybiorę pełny ekran, jeśli ktoś ma kilka mikrofonów, może wybrać sobie taki, jaki mu pasuje, a można też wybrać bez nagrywania dźwięku, wtedy klikamy na brak. możemy nagrać te dźwięki systemowe. Klikamy wtedy w tą kratkę. Jeszcze tutaj są ustawienia, wideo i audio. Wszystko zostawiamy bez zmian. Możemy też kalibrować wejście audio, pokazywać obszar przechwytywania i to zostawiamy tak jak jest, możemy też wybrać pasek narzędzi nagrywania, klikamy i mamy taki podłużny czarny pasek ja wolę skrócony pasek dlatego klikam jeszcze raz to miejsce i odznaczam pokaż pasek narzędzi nagrywania wszystko ustawiłem, to teraz klikam na ten przycisk, aby rozpocząć nagrywanie pulpitu. Usuniemy kilka kropek, przecinek, postawię nawet kilka. Teraz sobie przerwę nagrywanie pulpitu, klikam to miejsce i klikam zatrzymaj Wszystko załadowało się do programu Active Presenter. Puszczymy może sobie wideo. Jak już mamy film zrobiony, to możemy go wyeksportować na zewnątrz tego programu. Klikamy eksport i wybieramy wideo. Nic tutaj nie zmieniamy. Tak jest jak ustawiłem to wszystko na wstępie. Możemy co najwyżej zmienić format wideo klikamy, OK, nadpisujemy, klikam tak, klikam tak aby zobaczyć nasze dzieło